W tej prezentacji chcę zapoznać was z liczbami ujemnymi i pokazać, jak się je dodaje i odejmuje. Na początku wydają się tajemnicze i niezrozumiałe bo do liczenia używamy liczb dodatnich. Co to u diabła jest liczba ujemna? Po chwili na pewno okaże się, że już spotkaliście je w swoim życiu. Zaraz podam kilka przykładów. Ogólnie rzecz biorąc, liczba ujemna to każda liczba mniejsza od zera mniejsza od zera. To może wydawać się wam absurdalne lecz umieśćmy te liczby w kontekście. Załóżmy, że… mierzymy temperaturę w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita. Niech będą stopnie Celsjusza. Narysuję skalę termometru. Powiedzmy, że tu jest 0 stopni Celsjusza. Tu jest 1 stopień, tu 2 stopnie i 3 stopnie. Załóżmy, że dzień mamy dość zimny i temperatura wynosi 3 stopnie Celsjusza, i że prezenter pogody mówi Wam, że jutro będzie o 4 stopnie chłodniej. Jaka więc będzie temperatura jutro? Jak opisać to zimno? Ochłodzenie o 1 stopień dałoby temperaturę 2 stopni, ale ochłodzi się aż o 4 stopnie. Ochłodzenie o 2 stopnie dałoby temperaturę 1 stopnia. Po ochłodzeniu o 3 stopnie wyniosłoby 0 stopni. Ale to za mało, bo ma się ochłodzić o 4 stopnie. Musimy zejść 1 stopień poniżej zera. A ten 1 stopień poniżej zera piszemy z minusem – 1. To właśnie liczba ujemna. Na osi liczbowej na prawo od zera są coraz większe liczby dodatnie, a na lewo od zera mamy minus 1, minus 2, minus 3 i tak dalej. Coraz większe liczby z minusem. Ale ustalmy jedno. Liczba minus 3 jest mniejsza od minus 1. Przy minus 3 stopniach w powietrzu jest mniej ciepła niż przy minus 1. Jest zimniej. Niższa jest temperatura. Napiszmy to, żeby nie było niedomówień. Minus 100 to dużo mniej niż… dużo mniej… mniej niż… dużo mniej niż 1. O, przepraszam, niż minus 1. Widząc 100 i 1 możecie pomyśleć, że 100 to dużo więcej niż 1 ale minus przed liczbą oznacza brak czegoś. Minus 100 stopni oznacza duży brak ciepła. Jest więc dużo zimniej niż przy minus 1. Podam inny przykład. Załóżmy, że na koncie bankowym mam obecnie 10 dolarów. Wybiorę inny kolor. Obecnie mam na koncie 10 dolarów. I idę na zakupy, bo nie dbam o te 10 dolarów. Idę i wydaję. Idę na zakupy i wydaję, powiedzmy, 30 dolarów. Przyjmijmy, że mój bank jest wyrozumiały i pozwala mi wydać więcej niż mam na koncie. Wydaję więc 30 dolarów. Jaki jest teraz stan mojego konta? Narysujmy oś liczbową. Pewnie już wiecie. Będę winien bankowi pewną sumę pieniędzy. Napiszmy… Jutro… Ile będę miał na koncie jutro? Skoro miałem 10 dolarów i wydałem 30 to brakujące 20 dolarów musiało skąd się wziąć. Po prostu pożyczył mi je bank. Jestem winien bankowi 20 dolarów. Aby przedstawić stan mojego konta, trzeba użyć liczby ujemnej. 10 odjąć 30 równa się minus 20 dolarów. Zatem jutro, gdy sprawdzę stan konta, okaże się, że mam na nim minus 20 dolarów. Jeśli bank mi mówi, że mam minus ileś dolarów, to znaczy, że jestem mu winien pieniądze. Nie mam pieniędzy i jeszcze muszę mu oddać. Tu jeszcze miałem trochę pieniędzy. Sytuacja była odwrotna. To bank był mi winien pewną sumę. Miałem 10 dolarów do wydania. Teraz ja mu jestem winien, znajduję się na minusie. Łatwiej to przedstawić na osi liczbowej. Tu jest 0. Zaczynam mając 10 dolarów. Mam 10 dolarów i wydaję 30 dolarów, czyli przesuwam się o 30 miejsc w lewo. Gdybym wydał tylko 10 dolarów, przesunąłbym się o 10 miejsc i byłbym na zerze. Wydając kolejne 10 dolarów, byłbym na minus 10. Następne 10 dolarów i stan mojego konta wyniósłby minus 20. Każdy z wydatków przesuwał mnie w lewo. Pierwszy na 0, drugi na minus 10, a trzeci na minus 20. Ten odcinek to cała suma, którą wydałem. Wydałem 30 dolarów. Zasada jest taka, że jeśli czegoś ubywa to przesuwamy się na osi w lewo i liczby maleją. Mogą one zmaleć bardziej niż do 0, do minus –1, –2, a nawet do minus –1,5. Im dalej w stronę liczb ujemnych, tym większa strata. Przy zysku, na przykład gdy dostanę wypłatę, przesuwam się na osi w prawo. Skoro już to wiemy, zróbmy kilka zadań matematycznych. Łatwiej będzie zrozumieć. Na przykład… 3 odjąć 4. Powtarza się sytuacja, którą mieliśmy z temperaturą. Zaczynamy od 3 i odejmujemy 4, czyli 4 miejsca w lewo. 1, 2, 3, 4. Docieramy do –1. Trzeba dobrze zrozumieć, czym jest liczba ujemna. Zachęcam, żebyście wyobrażali sobie oś liczbową przy każdym dodawaniu i odejmowaniu. Zróbmy jeszcze parę przykładów. Niech będzie… 2 odjąć 8. Powiem więcej o tych działaniach w kolejnych filmach, ale zawsze warto użyć osi liczbowej. Tu jest 0, a tu… zostawię więcej miejsca. Tu jest 0, a tu 1, 2. Odejmujemy 8, więc przesuniemy się o 8 miejsc w lewo. Jedno miejsce, drugie. Po dwóch ruchach jesteśmy na zerze. Ile jeszcze zostało? Dwa mamy za sobą, więc jeszcze 6 ruchów w lewo. Jedziemy. Jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste. Na jakiej wartości stoimy? To było 0, więc minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5 i minus 6. Zatem 2 odjąć 8 równa się minus 6. Odejmując 2 od 2 dochodzimy do 0 i musimy jeszcze odjąć 6, więc ostatecznie dochodzimy do minus 6, 6 poniżej 0. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Mniej typowy, ale sobie poradzicie. Niech będzie... wybiorę tylko nowy kolor. Niech będzie -4 odjąć 2. Mamy liczbę ujemną i od niej odejmujemy. Nie wpadajcie w panikę, tylko wyobraźcie sobie oś liczbową. Narysuję ją. Tu jest 0, a tu minus 1, minus 2 minus 3 minus 4. Tu zaczynamy, ale mamy odjąć 2 od tej liczby. To wymaga dwóch ruchów w lewo. Odejmując 1, staniemy na 5, a po kolejnym ruchu będziemy na 6. Tu jest 6. Zróbmy coś ciekawego. Zacznijmy od minus 3. Zaczynamy od 3, ale tym razem zamiast odejmować, dodamy 2, gdzie staniemy na osi. Zaczynamy od –3 i dodajemy, czyli przesuwamy się w prawo. Dodając 1, trafiamy na –2, a po kolejnym ruchu docieramy do –1. W sumie 2 ruchy w prawo. Zatem –3 dodać 2 równa się –1. Spójrzcie, jak to idealnie pasuje do zwykłego dodawania i odejmowania. Jeśli zaczniemy od –1 i odejmiemy 2, uzyskamy minus –3. To przeciwieństwo tego działania. Minus –3 dodać 2 to minus –1, więc minus –1 odjąć 2 powinno dać minus –3. I daje. Jeśli zaczniemy od minus –1 i odejmiemy 2, czyli zrobimy dwa ruchy w lewo, to wrócimy na minus –3. Mam nadzieję, że zaczęliście już rozumieć, jak dodawać i odejmować liczby ujemne. Zrobię jeszcze o tym kilka filmów. Pokażę, jak należy odejmować liczbę ujemną.